Restauracja, kuchnia smaku wełku, Dobrze kuźnia smaku Kuchnia kuźnia Co tu jest? pies soczysto z kurczaka Owijana w w czymś tam Cztery kartofelki I pół Kluski śląskie Nie kartofle A ty co masz? Babka z ryżu i... Tak, a to ja mam pierś z kurczaka owijaną boczkiem ze szpinakiem i sosem no. Czyli pierś kurczak, z kurczaka owijana boczkiem ze szpinakiem I do tego. S -s -s Jeszcze na surówki czekamy Czekamy na surówki, czekamy. wypiliśmy po jednym Heinekenie Nawet dobrze wchodzi dzisiaj przy takiej pogodzie Na pewno warto tutaj zamówić Heineken, bo mają już czar czarne Czarne, nie, nie kormorany, tylko czar, czarne parasole. I to wszystko w restauracji. Kuźnia z smaku wełku. Ostatni dzień wełku, także warto poszaleć. No, aż się zrobię. Zaraz będą. Nie ma rodzaju. Późnia smaku ełku, połowa posiłku Soczysta pierś, z kurczaka Kurczaka całkiem przyzwoita Smakuje Kubka Smakuje. z ryżu znika ze szpinakiem Doszły surówki Doszła druga butelka Heinekena Chociaż Holendrzy przegrali Z kimś tam zapomniałem Z kimś Chyba z z Argentyną, czyli soczysta pierś kurczaka, dużo warzywek no, i ziemniaczki, pire, jak w wojsku kiedyś za starych dobrych czasów. ja Nic. Trzeba się zabierać do roboty, czyli do jedzenia. Kuźnia smaku wełku przy samym jeziorku na promenadzie. Możesz mi wierzyć, czy nie? Soczystą pierś kurczaka z pięcioma kulkami pire i czterema kulkami pire i warzywkami zjadłem. Pozostało mi tylko dopić Heinekena smakowało trochę dietetycznie, ale nie tak jak jestem gruby to znają się, wiedzą, że trzeba turysty odchudzić trochę ale generalnie zero zastrzeżeń na razie ponarzekam na małą porcję a potem będę się cieszył, że że jednak była mała, bo Przez tydzień tutaj dwa kilo do przodu Na dzień dobry mam ci Nie chowaj wagi Znowu 100 km do przebiegnięcia, żeby stracić Dobra Ostatnia focia Kuźnia smaku wełku Jak masz ochotę na dobre żarcie to mogę Cię tylko tutaj zaprosić Kajneken 10zł za pół litra filmował Darek Kraśnicki z Wrocławia i dzisiaj jest 11 11 lipca 2014 roku O kurde, w niedzielę akurat I jeszcze raz widok na jezioro Łódzkie.